Podziel 99,061, czyli tysięcznych, 99 przez 100. Jest na to kilka sposobów, ale ja chcę Wam pokazać najszybszy. Będę się starał, by wszystko było jasne i zrozumiałe. Przemyślmy to sobie. Mamy 99,061… Gdybyśmy mieli podzielić tę liczbę przez 10, co byśmy uzyskali? Tę samą liczbę, tylko z przecinkiem przesuniętym o jedno miejsce w lewo. I nic dziwnego, bo 99 to niecałe 100 więc 1 dziesiąta z tego to niecałe 10. Przy dzieleniu przez 10 przecinek przesuwa się o jedno miejsce w lewo to będzie równe 9,9061. A przy dzieleniu przez 100? Takie jest właśnie nasze zadanie. Dzielimy 99,061 przez 100. Dzielimy przez 10 dwukrotnie, czyli trzeba przesunąć przecinek o kolejne miejsce. Raz, dwa. Teraz przecinek znajduje się przed pierwszą cyfrą. To logiczne, bo 99 to nieco mniej niż 100, więc dzieląc przez 100, powinniśmy uzyskać nieco mniej niż 1. Przesuwając przecinek o 2 miejsca w lewo w rezultacie dwukrotnego dzielenia przez 10 umieszczamy go przed 99. Przecinek 99061. Dostawię tu 0, ale nie jest to konieczne. Uzyskaliśmy taki wynik. Zapamiętajcie, że przy każdym dzieleniu przez 10 przecinek przesuwa się o jedno miejsce w lewo a przy mnożeniu przez 10 o jedno miejsce w prawo. Niektórzy powiedzą, że przecież wystarczy policzyć zera. Tu mamy dzielenie przez 100, a 100 ma dwa zera. Dwa zera. Te dwa zera oznaczają, że trzeba przesunąć przecinek o dwa miejsca. To świetny i szybki sposób. Gdybyśmy tu mieli 20 zer, zaoszczędzilibyśmy mnóstwo czasu. Ale chciałbym, żebyście zrozumieli, dlaczego ten sposób działa. Dlaczego daje prawidłowy wynik? W każdym razie, wygląda on na prawidłowy. Bo jeśli mamy prawie 100 i dzielimy to przez 100 to powinniśmy uzyskać prawie 1. Takie liczenie na oko to świetna metoda weryfikacji obliczeń. Przyda się za 10 lat, kiedy szkolna matematyka trochę ulotni się wam z pamięci i zapomnijcie, czy przy dzieleniu przesuwa się przecinek w lewo czy w prawo. Skoro dzielimy przez 100, to powinniśmy uzyskać dużo niższy wynik a przesunięcie przecinka w lewo zmniejsza wartość liczby. Mnożenie przez 100 zwiększa liczbę, dlatego przesuwa przecinek w prawo.